serdecznie w trzeciej i już ostatniej części naszego poradnika o tworzeniu wyspy. W poprzednich filmach stworzyliśmy teren, dodaliśmy materiał podstawowy, a także pomawialowaliśmy góry dwoma różnymi materiałami. Teraz dodamy ocean do naszego projektu. Klikamy w tę ikonę. All classes wpisujemy water i wybieramy water, wody, Ocean utworzyliśmy ocean musimy go dostosować do naszego terenu przesuńmy go trochę unieśmy i przesuńmy na środek Unieśmy go jeszcze raz, aż do momentu, gdy pokaże nam się wyspa. Ok. Teraz przesuńmy zaznaczenia. Wszystkie te miejsca, w których widać jakby dziurę, będą wypełnione wodą. Więc musimy zrobić tak, żeby widoczny był tylko ląd. Tak będzie dobrze. W Outliner zaznaczamy wady body, body ocean. W zakładce Details zaznaczamy Water Body Component i łapiemy za niebieską strzałkę i podnosimy ocean. Ustawiamy go tak, żeby był prawie na równo z terenem. Teraz zaznaczamy Landscape Water Brush Manager i w zakładce Setting odznaczamy pole Effect Height Map. Teraz ocean ułoży się do linii brzegowych naszej wyspy. Widzimy, że nie wygląda to najlepiej. W niektórych miejscach ocean nie dochodzi do linii brzegowej. Zaznaczamy Effect Height Map. Wracamy do Water Body Ocean. W miejscu, gdzie ocean nie dochodzi do linii brzegowych, przesuwamy go bardziej w głąb lontu. Duplikujemy wierzchołek, przytrzymujemy ALT i ciągniemy za czerwoną strzałkę. Ustawiamy w odpowiednim miejscu. Powiedzmy, że tu. Sprawdzamy jak to wygląda. Przechodzimy do Landscape Waterbrush Manager, odznaczamy efekt height map i sprawdzamy. Jeszcze trochę musimy przesunąć wierzchołek w głąb lądu. Zróbmy to. Zobaczymy. Teraz jest ok. W niektórych miejscach woda nadal nie dochodzi do linii brzegowej, więc poprawmy ocean jeszcze raz. Jak poprzednio. Zaznaczamy efekt Heightmap i przesuwamy ocean głupi lądu. Sprawdzamy. Dnie brzegowe są OK. Jednak widzimy, że w niektórych miejscach woda przelewa się przez ląd. To nie jest problem. Łatwo to naprawimy. Zapiszmy projekt. Przechodzimy do narzędzia Landscape Mode. Zakładka Sculpt. Wybieramy Sculpt. Sprawdzamy, która to nasza warstwa z linią brzegową. Wyłączę tę na dole. Tak, to ona. Włączamy ją i z powrotem powiększamy pędzel. Nie, teraz trochę za duży. Zmniejszmy go. Klikamy w każdym miejscu, w którym pojawiła się woda. W ten sposób w tych miejscach podnosimy teren i woda zaczyna znikać. Idzie to dosyć wolno, więc zwiększmy pędzel i przytrzymajmy trochę. Brush dam na 0. Musimy trochę pokombinować, żeby było szybciej. Spróbujmy użyć Smoke. Wróćmy do Sculpt. Przejdźmy na warstwę pierwszą. Teraz już szybko znika nam woda. Zmniejszmy pędzel, wysuńmy wodę, która jest w nieodpowiednich miejscach. Wygląda to coraz lepiej. Musimy pomalować tak całą wyspę. Oddalamy się trochę i obracając się w koło poprawiamy teren. zrobiło się nieciekawie jednak bez problemu użyjmy do naprawy narzędzia Hydro przechodzimy do Hydro Mieszamy pędzel i jeszcze trochę i malujemy mhm. potrzebujemy większej dziury przejdźmy do erozji i malujemy Jest już całkiem dobrze. Przejdźmy znów na skulb I dokończmy poprawianie naszej wyspy. W tym poradniku to już wszystko. Był to trzeci i ostatni film o tworzeniu wyspy. Teraz możecie obsacić ją roślinami, dodać zwierzęta i nagrywać przepiękne ujęcia natury. Sama wykorzystam tą wyspę do moich filmików i na pewno podzielę się z Wami efektami mojej pracy. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie i zaznaczcie dzwoneczek, żeby nie przeoczyć następnych materiałów. Serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego. Pa!